Czy kierowca jeżdżący osobówką w ramach y, obowiązków służbowych jest kierowcą zawodowym? Pytanie bardzo ważne, ponieważ jeżeli myśli, że jak tylko dali Ci jakąś osobówkę w ramach pełnienia swoich obowiązków służbowych, to jesteś już prawdziwym szoferem, a tak naprawdę jesteś tylko pracownikiem, kierowcą samochodu służbowego kategorii. B. Dzień dobry. Czy pracę na stanowisku kierownika regionalnego sieci handlowej, która wymaga prowadzenia samochodu służbowego kategorii B w ramach obowiązków służbowych, należy traktować również jako pracę kierowcy zawodowego? Jestem jednooczny i zastanawiam się, czy uzyskam zdolność do prowadzenia tego auta z poważaniem. I w zasadzie, aby to jakoś logicznie wytłumaczyć to, co jest jasne od samego początku, dla normalnego człowieka, musiałem sięgnąć do przepisów ustawy o transporcie drogowym i niestety są one nieco zagmatwane, ale tak y, można stwierdzić, że kierowcą zawodowym jest kierowca wykonujący przewóz drogowy. I wymagane od niego jest prawo jazdy zawodowe, czyli CDE, pominąłem tam C1 czy tam D1 dla e, przejrzystości sprawy. Ponadto wymagana jest kwalifikacja wstępna lub szkolenie okresowe. I wymagań tych nie stosuje się do kierowcy pojazdu, do którego wymagane jest prawo jazdy kategorii AB lub E do B, czyli zwykłe osobówki lub motocykl. I jeszcze raz powtarzam, kierowcą zawodowym jest ten, co jeździ ciężarówką lub autobusem, ewentualnie ciężarówką lub autobusem z przyczepą a niezwykłą osobówką, nawet jeżeli to jest bus. Yy, dalej w tej ustawie czytamy, że przepisów jej nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, w niezarobkowym przewozie drogowym osób, czyli z tego wynika, że to są jakieś busy lub jakieś większe samochody osobowe. I ponadto dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy. Czyli powyżej 3,5 tony to już jest ciężarówka. I ważne sprawy takie organizacyjne Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim i psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Jak jesteś takim kierowcą zawodowym, to ważność tych badań jest wpisywana do prawa jazdy. Do prawa jazdy, w którym masz również kod 95. Natomiast bądźmy szczerzy, pracownik kierowca auta służbowego, taki jak mój widz, wykonuje badania profilaktyczne z kodeksu pracy i dopiero w zakresie tych badań wyznaczonym przez lekarza są badania psychologiczne, których lekarz nie wpisuje nie daje jakiegoś osobnego orzeczenia, żebyś to wpisał do prawa jazdy, ale po prostu lekarz taki, jak ja zostawia to w swojej kartotece. Natomiast zwyczajowo dawane jest jakieś orzeczenie psychologiczne, żebyś nie musiał to powtarzać, nie musiał tych badań powtarzać do drugiej pracy, jak nagle zmienisz pracę. Dzisiaj jesteś we Wrocławiu, jutro w Białymstoku pokazujesz orzeczenie psychologiczne lekarzowi i to orzeczenie jest ważne. I yy, dla pracownika yy, kierowcy samochodu kategorii B wymagane jest tylko orzeczenie lekarskie, które przechowuje pracodawca. Tego orzeczenia psychologicznego nigdzie ze sobą wozić nie musisz. Natomiast, no, głównym zmartwieniem widza jest tutaj jego jednooczność. I za bardzo bym się nie martwił, ponieważ od pewnego czasu również kierowcy zawodowi, czyli prowadzący ciężarówki lub autobusy, są z tym problemem zdrowotnym dopuszczani do pracy. Normy zostały troszeczkę obniżone. W zasadzie jedyne, co na to jedno oko Yy, chore, to musisz coś widzieć, natomiast zdrowe najlepiej, żeby było w zupełnym porządku. Także ten nasz yy, pracownik, kierowca osobówki, mój widz, prawdopodobnie spełnia te warunki. Mówię prawdopodobnie, bo dopiero po badaniu okulistycznym okaże się, że spełnione są różne tam inne jeszcze dodatkowe normy, szczególnie dotyczące pola widzenia. I z uporem maniaka powtórzę jeszcze raz, reasumując to wszystko, jak jeździsz ciężarówką lub autobusem to jesteś kierowcą zawodowym transportu drogowego. Jak jeździsz tylko zwykłym, zwykłym służbowym kategorii B jesteś tylko pracownikiem kierowcą auta służbowego kategorii B. No, powiedzmy tylko i aż pracownikiem kierowcą auta służbowego kategorii B. Nie obowiązują Cię żadne tachografy, nie obowiązują Cię jakieś kursy dla kierowców zawodowych, po prostu dostajesz auto, pokazujesz prawko kategorii B, wsiadasz i jedziesz. Także, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy jesteś kierowcą zawodowym, czy jesteś tylko kierowcą auta służbowego kategorii B, napisz to w komentarzu do tego wideo. Oczywiście zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy, lub obejrzyj kolejny filmik o badaniach kierowców lub innych pracowników.